Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Abletr i witam was w 24-godzinnym językowym wyzwaniu w challenge'u, którego... No który rozpoczął Patryk Topoliński z Język wrok. Pozdrawiam Cię serdecznie, Patryku. On to zrobił z językiem norweskim. Ja, jako że już wiecie, norweskiego się uczę od dłuższego czasu i mogę powiedzieć, że w jakimś stopniu znam. Wybrałem nieco inny język i przez najbliższe 24 godziny spędzę z nim właśnie trochę czasu. Niekoniecznie 24 godziny, bo będę też spał, będę ja, będę robił różne inne rzeczy. Ten, to wyzwanie polega na tym, że po prostu postaram się wziąć jak najwięcej z danego języka właśnie w tym czasie, jednocześnie nie do końca rezygnując z codziennych rzeczy, czyli ja na przykład się zajmuję pisaniem licencjatu głównie w tym momencie, więc oczywiście nie będę sobie odbierał tego i będę pisał tyle, ile mogę, ale też będę starał się tę naukę wpleść w każdy moment dnia. Jak mi wyjdzie, to zobaczymy z czasem, jaki język wybrałem, werble, Esperanto. Wybrałem język Esperanto. Dlaczego? Dlatego, że od jakiegoś czasu już planowałem się go uczyć i myślę, że taki sposób podejścia do niego jest bardzo ciekawy, bo Esperanto, no jak wiemy, jest językiem sztucznym, ale jest jednocześnie językiem dość rozpoznawalnym, dość szeroko znanym i taka motywacja do jego nauki z mojej strony wynika... Stąd, że jakby niedługo będzie Polyglot gathering w tym roku online, tam będą jakieś wykłady po, na Esperanto, z tego co wiem, jeden bądź dwa w tym momencie zostały ogłoszone i chciałbym ich posłuchać, to jest taka najprostsza motywacja, poza tym ludzie, którzy znają Esperanto, są esperantystami, to najczęściej są bardzo ciekawe osoby i warto by było z nimi porozmawiać również w Esperanto. Jakich materiałów będę używał w tej chwili? No już mam troszeczkę zdecydowane, żeby się zdecydowałem, co będę używał. Pierwsza rzecz to jest książka Curso de Esperanto. Hanny i Andrzeja Pettyn. Książkę dostałem od mojego, od mojego serdecznego przyjaciela Rafała Darasza, który notabene jutro sprawdzi moją znajomość po 24 godzinach. Poza tym otrzymałem też od niego kiedyś słownik esperancko-polski. Rafał mówi w Esperanto bardzo dobrze, z tego co ja wiem. Zresztą w każdym języku mówi dobrze, naprawdę to jest mój ulubiony poliglota. Poza tym będę korzystał ze wszystkich materiałów, z których ja korzystam na co dzień. Czyli nie, nie szukałem jakichś konkretnych kursów stricte do Esperanto. Będę spróbuję, jak wygląda Duolingo z Esperanto, jak wyglądają kursy, materiały na Link do Esperanto. I też sobie pewnie przejrzę 50 Languages do Esperanto. Aha, no oczywiście to nie jest. nie wiem program w stylu naucz się języka w jeden dzień, bo nie jest to możliwe oczywiście, o czym powiemy sobie jeszcze pewnie na koniec jak będę miał takie własne wrażenia zbierane na bieżąco będziecie widzieli pewne rzeczy, które robię od czasu do czasu, włączę kamerę, żeby, żeby nagrać to i owo no i oczywiście zobaczymy czy po tym czasie będę miał dalszą motywację do nauki tego języka, myślę, że tak, w sensie bardzo chciałbym no i zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało także teraz jest 18 maja, nie wiem, którego dnia Wy to oglądacie, ja mam 18 maja, godzina 16.54, za chwilę włączę minutnik na 24 godziny i od tego momentu przez 24 godziny będę, e, będę się uczył. Esperanto i po tym czasie właśnie spotkam się z Rafałem na wideorozmowie, żebyśmy mogli troszeczkę porozmawiać, oczywiście w moim wykonaniu pewnie to będzie jakiś small talk, ale zobaczymy, czy, jestem, czy będę w stanie utrzymać przez 10 minut jakąś konwersację w Esperanto, co będę uważał za duży sukces. Będę się uczył w sesjach, w seriach po 30 minut i po tych 30 minutach krótka przerwa, nie wiem, na zrobienie sobie czegoś do jedzenia, bądź na obejrzenie jakiegoś filmiku na YouTube, bądź na sen na przykład, to już będzie troszkę dłuższa przerwa niż filmik na YouTube i później znowu pół godziny, coś tam, pół godziny, coś tam, pół godziny, coś tam taki mam plan, czasami może to będzie będą dłuższe serie nauki w każdym razie myślę, że już możemy zaczynać myślę, że widzicie już mój minutnik klik, pojechali, zaczynamy naukę Esperanto 24 godziny E, widzimy się w trakcie i widzimy się później. Generalnie z tego, co mi wiele osób mówiło na Instagramie przede wszystkim, e, gramatyka, gramatyka tego języka jest bardzo łatwa. E, i, ale mimo wszystko chciałbym od tego zacząć, czyli zacznę sobie od... Tutaj są w tej książce, w tym kursie rozdziały e, dotyczące właśnie gramatyki, wymowy, fonetyki i innych rzeczy. E, także rozpoczniemy sobie od takich prostych rzeczy. Później przejdę prawdopodobnie, tu możecie zobaczyć, e, do Duolingo. Z Duolingo e, przejdziemy sobie też na Link. Myślę, że Link będę e, słuchał sobie dość dużo przed snem też i tak dalej. No i 50 Languages też może być. E, coś tam zawsze się człowiek tutaj nauczy. Ja te kursy znam, bo robię gruziński z nim. E, jestem całkiem e, zadowolony. I work in a Malbona, so not good. In not bad, in not a bad, ah, but in a bad office. Mm -hmm. Jodijau, estas vajam apago, kai las uno brilas. Today is a... Jodijau, yeah. estas vajam apago, kai las <laughs> uno brilas. Dobrze, słuchajcie, jestem po pierwszej godzinie, jest po 18.00. No, godzina 10 może mi zaszło, zaraz wam pokażę. Sam sprawdzę. No, została godzina 10, w sensie, godzina 10 nauki była. 22.50, widzicie? Kurde, coś nie łapie. Wierzcie mi na słowo. W każdym razie jest ciekawie, robię duolingo i, i chyba przy tym pozostanę przez najbliższą mniej więcej godzinę. Eee, z tego powodu, że ja bardzo lubię mieć takie uporządkowane uczenie, wyłożone jak krowie na rowie słowo po słowie które się powtarza 17 razy to jest mój styl na początku przynajmniej później planuję przejść na link link Q i jeszcze sobie zrobię przerwę w międzyczasie znaczy przerwę taką mm, trochę mniej związaną z wszystkimi działaniami aplikacjowymi i będę sobie... przeczytam sobie tą książkę, którą mam, ten, ten podręcznik do Esperanto ze względu na to, żeby lepiej zrozumieć pewne gramatyczne zasady, cechy, które, które działają w tym języku Zrobię to później dlatego, że Chcę mieć, ja wolę tak robić, zazwyczaj tak robię w językach obcych, że najpierw mamy już jakąś bazę wszystkiego konstrukcji i tak dalej. Nawet już pojawiają się różne konstrukcje, konstrukcje, konstrukcje gramatyczne, które rozumiem na swój sposób i właśnie wolę najpierw je zrozumieć na swój sposób, a dopiero później mieć je wyjaśnione, tak jak jest to w podręcznikach. Więc ten podręcznik to dzisiaj wleci koło pewnie 21.00 i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 No po dość intensywnej dawce języka, esperanto. Podoba mi się, ale trochę zaczyna mnie boleć głowa, więc zrobię sobie dłuższą przerwę niż planowałem. Otworzę sobie okno pewnie i się troszeczkę wywietrzę. Wyjdę sobie na dwór A, i później jeszcze wrócę. Co? Chubiwola wolas Esti. A, chubiwola wolas Esti, sorry. Czuvi volas, est yes, volas. volas esti um, instrucisto I yes, mi volas. Czuvi volas esti instruicistino? Jest mi volas. Czuvi volas esti kanzonisto I mi volas. Czuvi volas est oficisto? No. Ne, mi Także w tym momencie, widzicie, staram się przebudować przez totalne podstawy. Uważam, że jest to ważne żeby się później nie yy, nie skrzaczyć, więc skończę tą trzeci, tę trzecią lekcję i to będzie na tyle dzisiaj. Tu Przepraszam was na takie żółte światło i nie bardzo, że ja mogę coś z tym zrobić, czekajcie. Chwilę. O, o, o, dobra. Chociaż nie jest wcale lepiej. No nieważne. Yy, to jest już trzy godzinki nauki. Yy, przeszedłem troszeczkę z nauki wedle Duolingo do nauki wedle tejże książeczki troszeczkę sobie rzeczy, że tak powiem ułożyłem w głowie A w tym momencie, co będę robił, będę troszeczkę odpoczywał, bo to jest też istotne i będę odpoczywał razem z moimi ulubionymi vlogerami blogerami podróżniczymi świeżo upieczonymi travelerami gdzie bądziami na co tygodniowym turnieju. także mam nadzieję, że sobie odpocznę i będę mógł dalej cisnąć tego esperanta. 19 godzin 17 minut do końca, kupa czasu. To, co chciałem się pochwalić jeszcze Wam, to w Duolingo jestem na pierwszym miejscu w swojej lice, także super powrót. O. No, nieważne. W każdym razie E, e, o proszę, widzicie? E, mam 758 punktów Zawsze się zastanawiałem Kim są ci ludzie, którzy Mają tyle punktów w ciągu kilku godzin I właśnie znam odpowiedź e, Najbardziej jestem ciekaw jak wpłynie sen na to, co się nauczymy? Oczywiście, jeszcze są za dwie godziny nauki dzisiaj. Jutro, jutro będziemy już wprowadzać inną platformę. Duolingo jeszcze sobie troszeczkę dzisiaj porobię. Troszeczkę z tej książki pokorzystam, co wam pokazałem. Jutro będziemy lecieć już w, w teksty pełne, na pewno. Może nie od samego rana jeszcze zobaczę. W każdym razie czuję się pewnie. <śmiech> Tymczasem życzę wam chyba dobranoc i widzimy się po prostu jutro. Ja już przechodzę w tryb, że tak powiem, nocny, także... Have a good night. Widzimy się za kilka sekund. Dzień dobry, moi drodzy. Witam was kolejnego dnia w takim bardzo roboczym stanie jeszcze. Umaluję się dopiero do, na koniec. Więc ja jestem przed śniadankiem. Co się działo, w ogóle troszeczkę się pouczyłem przed snem, przeskoczyłem już na platformę o nazwie Link Q. E, tu możesz sobie wejść w sumie zobaczyć, co tu się dzieje. E, generalnie na linku zrobiłem jeden kursik krótki, który się nazywał Anna Pana. Było tam 8, 8 tekstów, po mniej więcej minutę. E, no i powiem Wam, że mam lekki problem ze znaczy, mm, z wyłapowaniem na bieżąco tekstu, który jest mówiony w tempie naturalnym. E, mi 8 godzin. Nie czekaj. Tak, 8 godzin challenge'u. Przez najbliższe 6 będę się jeszcze uczył tak losowo z różnych źródeł. I ostatnie 2 godziny zaplanowałem sobie, że będę mm, zapisywał, w sensie, zrobię sobie takie podsumowanie, sam będę sobie pisał rzeczy, żeby mi się troszeczkę utrwaliło wszystko przez pismo. No i o godzinie, no po godzinie 17, mniej więcej około 18. Um, się zdzwonię z Rafałem i pogadamy, trochę zobaczymy, ile będę w stanie porozmawiać e, w Esperanto. Oczywiście w międzyczasie mam też, żeby nie było, że ja tylko siedzę w tym języku, bo mam e, to coś, Jamesa Joyce'a, Ulisesa do przeczytania, przynajmniej godzinę muszę na to poświęcić dzisiaj. Dobrze, do końca wyzwania zostało godzin. Jest 11, 15, to mniej niż 6 godzin, czyli 1 trzecia. No liczę, 1 czwarta. Eee, w każdym razie ja poczułem lekki sen, więc to co polecam wam wszystkim. Warto spać wtedy, kiedy wam się chce. Czy chodzić na drzemki? Moje drzemki wyglądają tak, że się kładę na pół godziny, wstaję po pół godziny i lecę znowu, także yy, teraz to zrobię. No, co prawda, tracę pół godziny nauki, ale zyskuję dzięki temu jakąś dalszą efektywność i wypoczęcie. Także myślę, że warto na taką krótką metę. Także żegnam Was. Do dobrej nocy. Czuję, że mi bardzo dobrze zrobiła ta drzemka. Tam jak słyszycie w tle być może e, jest robiona w tej chwili herbata, e, która będzie mi pomagać w tych ostatnich mm, godzinach nauki. Kurczę, ale fajnie mi oczy wyglądają, jak tak odbija się światło, nie? E, dobra, także mm, widzimy się na następnym jakimś postoju. Elo. Charmą, i bella virino. Ši estas sofistino, i si laboras en la fabriko dolcobombono. Bombono. n estas frato Carlo, kai mia fratino Barbara. Mia frato estas studento. I rigardas al la i regardas al la virino kun la idioto. Žu plaĉus al li sidi sub arbo kun ŝi? Ne, Elena. Dobrze, słuchajcie, zresztą z tego, że zostało mi troszeczkę więcej niż 2 godziny, nawet sprawdzę, szczerze powiedziawszy. 2 godziny, 4 minuty do końca challenge'u, e, także puszczę sobie teraz sobie jakiś tekst. Na z racji tego, że będę sobie e, przez te dwie godziny robił taką pods podsumowanie tego co wiem to muszę sobie zrobić kawę po turecku, akurat końcóweczka mojego pysznego proszku tak mi się wydaje, że, że to będzie dobra ilość no nie ma co się pieścić, zrobimy najwyżej mocno e, ja bardzo lubię turecką kawę, więc będzie taki bonus najpierw, co jest ważne, wrzucamy kawę do, do dżeswy do, ja zapinam, jak to się po polsku nazywa tygielek, o tygielek, do tygielka do tego cukru, ile tam chcecie, ja dodaję zazwyczaj dużo żeby jeszcze lepiej kopało A zalewamy to wodą zalewamy to wodą, jak na jedną osobę to tak do połowy wystarczy on pokazuję o, mniej więcej tyle, że zalu widzicie, no więc i z tego będzie dobre pićko, teraz co najważniejsze, trzeba poczekać aż się zagotuje, wyrzucić syf z góry, zagotować jeszcze raz znowu, wyrzucić syf z góry i wrzucić do kubka, z którego będziecie pili no i tak trzeci raz i za trzecim razem już będzie ok więc myślę, że to jest idealny sposób przygotowania się na masową powtórkę, masowe pisanie tekstu Wy sobie zobaczycie to oczywiście w time timelapse. a dla mnie to będą ciężkie, intensywne, dwie godziny ważna rzecz w przerobieniu tureckiej herbaty to znaczy nie robić nic poza tym, mimo że się wydaje, że trochę czasu zajmuje, żeby ona się przygotowała, to efekty końcowe są biedne strasznie. Biedne. I takim sposobem, jak już się wam zagotowało i rozlało, to nie musicie zdejmować przynajmniej kożucha, więc to jest plus, przepraszam. mi jeszcze tak za 35 minut, więc zbliżamy się ku końcowi. Jedna rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, to jest taka, że jakby wydaje mi się, że powtórzyłem już wszystko mniej więcej, czego się nauczyłem, albo przynajmniej co pamiętałem, że się nauczyłem. Problem jest taki, że jakbym teraz wprowadził coś nowego, to prawdopodobnie by mi się powaliło, a powtarzanie wszystkiego jeszcze raz też mogłoby mi pomieszać w głowie, więc prawdopodobnie zrobię sobie ćwiczenie pod tytułem napisz jak najwięcej o sobie i napiszę jak najwięcej o sobie <grym>, czyli jakieś podstawowe informacje wtedy też bardzo łatwo zauważyć, czy brakuje mi jakiegoś czasownika, brakuje mi jakiegoś rzeczownika i jednocześnie przetestuję formy gramatyczne, które są istotne w nauce każdego języka więc myślę, że to jest taka fajna rozgrzewka przed rozmową poza tym spodziewam się, że Rozmowa właśnie będzie troszeczkę na podstawie takich właśnie bazowych informacji na temat mnie, czy mojej nauki, czy czegoś, więc, więc może się to nawet jako ściągawka przydać. Eee, no, także to jest taka rzecz, którą, na którą wpadłem teraz i myślę, że sprawdzimy jej efektywność na pewno, ale myślę, że może być dobra. Eee, jeszcze od razu Wam powiem, bo później zapomnę o czym o tym powiedzieć. Eee, tu zaraz będzie zamieszczona rozmowa z Rafałem jeszcze pewnie się odezwę do was z raz, z dwa i po rozmowie będę podsumował cały challenge i chciałbym, żebyście zostali do samego końca, bo będę miał dla was bardzo fajne ogłoszenie związane z czymś bardzo podobnym do tego, co dzisiaj robię, także zostańcie do końca i tam będzie bardzo ważna informacja więc ja się biorę za pisanie <śmiech> Rzeczy. Zamykamy, kończymy naukę. No oczywiście też nie, nie, nie jest jakieś takie super... E, bo słów zapomina przez to. E, nie jest ten challenge taki jakiś e, super... E, strict. Jak się nazywa? Nie jest ten, ten challenge oczywiście tak rygorystyczny. Ale jakby takiego, jakiejś takiej aktywnej, konkretnej nauki już nie będzie. Ja czekam na Rafała prawdopodobnie około godziny, będzie wtedy mógł porozmawiać, więc też tak zaplanowałem, żeby to był moment, żeby mi się w głowie wszystko ułożyło. Więc ja w tym czasie będę sobie czytał, jest mój Ulises, tam jest mój Ulises, leczy sobie na łóżku, więc będę czytał Ulisesa. Um, I może coś jeszcze, nie wiem. W każdym razie teraz odpoczywamy od Esperanto i widzimy się prawdopodobnie za godzinę już podczas skajpowej rozmowy. Um, Saluton Alberto. Saluton Rafa Rafaelo, Rafaelo. Jest Rafaelo. Kierwi Fartas chodził. Chodził e, mi Fartas Bone, Damkon. E, Kierwi Fartas? Jest mi, mi Fartas Bone. Auponege mi po was diri. prezenty uh, bon um, prezenti presenti uh, wintani. Kievino mijas, uh, el kievivenas, mm -hmm. um, kieom jaroi, kieom da jaroi, havas. Okej. Okay. Uh, mi nomijas, uh, Alberto, uh, mi mi havas dudek tri jaroi. Uh, yes mi uh, Milojas mm -hmm. mi en uh, Garwolin, uh, urbe urbeto en uh, Polando, uh, proxima uh, al Warszawio, uh, yes, uh, yes yes yes yes yes, sk- kiedy piszę tas kio vi Mhm. Mi szaatas fary mi legi Legi libroin. Mhm. szaatas lerni lingwoin. Kaj mi mi dormi? Czy wisi, że dormi? Uh, yes, um, mm, mi się, dormi uh, ok. Mi bezonas, że uh, dormi mm -hmm. uh, ok. Uh, choroj? Ok, choroj? Ok, choroj. Choruj, ok, mm -hmm. uh, ok, ok, ok, uh, yes. Uh -huh. Ok, bole. Uh, Kie po was di mi. Um, ok, a ki on studas? Czu vistudas, czu laboras? Uh, mi studas kaj laboras. Uh, mi studas w uh, Warsawiu Uniwersytetu. Uh, mi studas uh, Belorusa Filologio.. Uh, mm. <laughs> Wenonc mm. uh, monato Venunt monate, Venunt monate mi def, uh, def uh, defendis def-mi uh, de defendos, mi defendos. Uh, bacalauro, bacalauro, uh, yes, uh, Kaj mi laboras. Uh, Uh, nun en uh, neregista regista uh -huh. uh, mi uh, laboris uh, kiel uh, turismo gwidilo en varsovio uh, sed uh, nun uh, limoy es uh, estas uh, mal mal fermite mal fermite uh, to fermite no no fermita jestas fermite kai mi min lodge Varsovio warsowio a w warsowio nie Varsovio fine yes, lodges uh, uh, in warsowia jest in czy, I, czy nie? Yes, yes, yes mi, okay, okay, mi, to mi, to mi, to Vidiris ke mi, to mi, to mi, to Yes. yes bolega. mi, to mi, to mi, to mi, to mi, Ok. Ok, yes. Mi, uh, mi parolas ok. Uh, mi parolas uh, kfin lingwoin. Uh, pola, uh, Pola, Estas, mi denaska lingwo. Denaska uh, Mi denaska lingwo. Uh, mi parolas flue uh, angla, belorussa. Rusza, kaj itala i omete mi pa mi parolas Norwega, Ukraina, kaj kartfela? Kartfela kartfela set mi uh, mi komprenes. Uh, ilin, Bene. Uh, Norwega, Ukraina, kaj... Zrozumiałeś, że werszajnie yes, nie mówisz w Bonnach. Tak, tak. Ok. Mm -hmm. kaj, kaj, kaj mi... Kaj mi... Um, lerni Esperanto? Tak, um, tak. Yes, yes on mi volis diri, mi volis diri ca vi, uh, ca non vi parolas z Esperanton parolas z uh, mi, mi, mi povas diri ca vi parolas uh, Buone Danko <laughs> Ok um, uh, Povas anca diri al mi Ok, vi decytis uh, Lerni Esperanto en uh, uh tutek kvarhora de uh, defio mhm e kiki yes kai e kiya lerni esperanto okay. uh, mi uh, mi decidis lerni esperanto czar mi pen uh, mi pensas ke uh, esperanto estas, uh, estas uh, interesaj lingwo, kai uh, bela uh, bela lingwo, um, kai mi pensas, uh, ke um, Esperanto uh, um, povas esti uh, tre uh, Mm, popularne, popularne, mm. jest tre, tre, popularne. Tre, kai um, Kaj, kaj, estos, euh, lingua franca, anstatau, angla, czar, czar homoj eh uh, uh -huh. When they speak? kiam uh -huh. kiam parola? Parolas uh, esperanton? Uh, mm, el, estas egala? Estas egala? Estas eg? Uh -huh. La homo? Okay, la kiam uh, parolas Uh, ki, jeski jam ili parola Esperante. Mm -hmm. Estas tutaj e Estas tutaj e gale. Dankon. Yes. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Okej, okay, mi komprenas. Kaj atival uh, mi kiel videris uh, Esperanton uh, dum atuci uh, defio? Kiel? Uh, kia maniero? Mm -hmm. uh, kiel uin uh, libro en vioci mm -hmm. uh, a aŭ kiel en uh, aplikacioj. Okej. Okay. Uh, Yes. Tyle, taj, taj, taj. Yes. Mi użis, uh, mi użis, uh, uh, libroj kursa uh, de Esperanto, uh, de de vi. Mi rizavis, ivi rizavis, tienci libron. Yes. Yes. Yes. Uh, yes. Kai mi uh, mi użis aplicacioin aplicacioin uh, Duolingo link q uh, kai, uh, kai mi searchis uh, uh, iom uh, iom informacyoin uh, iom uh, mm, en internet jąda informacjей, kompletnas. Hej, czy Alvi płacasz z esperanto, uh, czy wieszatas z innych uh, jingvan? Yes, mi płacasz, uh, kaj mi pensi, uh, mi pensas, uh, kaj mi pensas, ke mi, um, ke mi, ke mi, ke mi, ke mi, mi danri. Dan Danrigos, Danrigos, ke mi Dan, no, Danrigos, Danrigos, uh, lerni Esperanto. czar, okay. czar, uh, char, char uh, por mi estas eh uh, interesa lingvo. Lingvo. Mm, lingvo yes, estas uh, interesa lingvo. Tjuna mm, okay. eh uh, estas ĉu diri Esperanto estas facila lingwo è um, uh, yes mm -hmm. yes mi penso mi mi penso che facile eh, lingwo. Czar um, char ehm e dodek quar eh coroi mal facile Lerni. Yes, ok, panega. Uh, no, danko, danko na no, pi. Mi pensas, że wi uh, vi wi bankis, tyńci de fion. Mi jojas, vi decidis decydisz lerni, etyńci lingvon, uh, kai mi esperas. Kevin.. Kevin Lerno z Plue, Daurigo z Lerni. czy Czy na? Jest, jest, jest. Mi da, z mi e, yes, Jest. Duncon. Wynaga no Dobrze, słuchajcie, także jak widzicie wyzwanie zostało zakończone. Zostało zakończone z powodzeniem. Może nie powiem, że z sukcesem to było za dużo powiedziane, no ale.. I ja jestem zadowolony i Rafał też był ze mnie zadowolony, także bardzo się cieszę. Są pewne rzeczy, które należy podszyfować, użycie biernika przede wszystkim. To, czego się bałem swoją drogą podczas nauki, bo, bo, bo to jest duża różnica w porównaniu do wszystkich języków, które znamy w ogóle fakt, że Esperanto to jest taka, taki miks wszystkich, no nie wszystkich, ale różnych grup językowych też mocno mi mieszał w głowie w trakcie. mam pewne wnioski, którymi się z wami teraz podzielę i na pewno pierwszy wniosek jest taki, że no, oczywiście gdybym miał się uczyć tego języka w takim normalnym trybie, to na pewno nie robiłbym zupełnie tego, czego robiłem, co robiłem podczas tych 24 godzin. Celem tych 24 godzin było nauczenie się jak najwięcej, więc szła tutaj mocno ilość ponad jakość i na pewno nie zagłębiałem się aż tak mocno w różnorakie zagadnienia gramatyczne może nie są one najtrudniejsze jeśli chodzi o esperanto ale jednak warto sobie gramatykę jakkolwiek była ona łatwa nie była przećwiczyć kilka razy z przerwami na pewno w dniach a nie w godzinach czy minutach więc to jest pierwsza rzecz myślę, że a, na pewno to, co bym zrobił następnym razem, to stwarzał sobie od razu, od samego początku własny słowniczek i wrzucałbym go sobie do Anki, bo lubię tą aplikację ostatnio i to jest rzecz, którą totalnie będę musiał zrobić, jeśli zdecyduję się E, kontynuować swoją naukę Esperanto e, i myślę, że to nastąpi. Mm, ale nie wiem czy teraz, bo obecnie przede mną jest kilka ważnych rzeczy w życiu, muszę obrać licencjat, e, niedługo jest Polyglot Gathering w ten weekend, pewnie weekend po tym jak oglądacie ten filmik, m, w którym też będę chciał wziąć udział, no i biorę udział też aktywnie jako e, prezentujący e, jeden, jeden z wykładów. E, zapraszam swoją drogą, wydaje mi się, że jeszcze możecie zapisać, możecie tam sprawdzić, jest link pewnie w opisie. Się. Także Esperanto na pewno zostanie przy mnie i ja zostanę przy Esperanto, na pewno nie w tak intensywnym wymiarze, ale gdzieś tam fajnie było posiąść podstawy tego języka. Jeśli chodzi o kolejne wyzwanie, bo wielu z Was może się zastanawiać, co będzie następne i czy będzie następne, to ja ogłaszam Wam tak, że będzie następne wyzwanie i następne wyzwanie już nie będzie 24-godzinne, następne wyzwanie będzie tygodniowe bądź weekendowe. Jeszcze nie podejmę decyzji i myślę, że decyzję podejmiemy razem na Instagramie bliżej samego terminu wyzwania. Myślę, że termin wyzwania to będzie lipiec. Myślę, że jak już się obronię, jak już obronię licencja, to wtedy będę mógł sobie dać taki tydzień relaksu nad nowym językiem. I tutaj jest wasza rola o to, o co was prosiłem, dlaczego myście zostać do końca tego filmiku. W opisie tego filmu znajdziecie link do... Ankiety, w której to ankiecie są wypisane języki, których mogę się uczyć podczas tego następnego wyzwania, weekendowego bądź tygodniowego. Waszym zadaniem teraz jest zagłosować na język, który chcielibyście, żebym spróbował się nauczyć, do pewnego stopnia oczywiście, w weekend bądź w tydzień. Tam są różne języki. Ja mam gdzieś listę, ale naprawdę nie pamiętam ich na pamięć, bo one są z mojej wielkiej listy języków, które kiedyś chciałbym spróbować. Także proszę was, żebyście zagłosowali, możecie mi zrobić źle, możecie mi zrobić dobrze, zagłosować na język łatwy, trudny, język, do którego jest mało materiałów, bądź język, do którego jest dużo materiałów, wyboru jest sporo i mam nadzieję, że, że wybierzecie dobrze. Ja nie mam swoich faworytów, dlatego Was poprosiłem o, o to, i myślę, że jest to też fajny sposób na umacnianie naszej więzi. Uff. Jestem zmęczony, to były ciężkie 24 godziny, mój mózg potrzebuje totalnego wyłączenia, więc ja dzisiaj pewnie będę oglądał seriale, albo grał w gry, albo czytał książki i nic w ogóle związanego z nauką już dzisiaj się nie wydarzy, a jutro jak zwykle studia, praca i inne rzeczy, także e, jeśli wam się podobało i chcielibyście wesprzeć moją działalność, zapraszam na Patronite'a, wtedy będziecie widnieć tutaj na tej liście O, tu, o tutaj liście patronów, którym serdecznie oczywiście już dzisiaj dziękuję za wsparcie. Zasubskrybujcie ten kanał, żeby Was nie ominął challenge tygodniowy bądź weekendowy. I również, jeśli Wam się podobał ten filmik, to dajcie łapkę w górę, żeby on gdzieś tam się windował w górę i żeby kolejni ludzie mogli do mnie trafiać, inspirować się bądź hejtować mnie w komentarzach, że beznadziejnie się nauczyłem. To też może być. Jak dacie lajka, to tacy ludzie się pojawią. Im więcej lajków, tym więcej a innych ludzi. Myślę, że znacie te mechanizmy. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Żeby się człowiek